Serce i pisze serce, bo słyszę cię. Czuję i pisze, czuję, bo boli mnie. Widzę i piszę, widzę, gdzieś w głowie Cię Myślę, i piszę, myślę, zapomnieć chcę Lecz Ty nie dajesz mi wyjść z głowy mej daj mi w końcu wolni Cię. Lecz ty nie dajesz mi wyjść z głowy, mej. Daj mi w końcu... Wolę. Siecę, i piszę, siecę, bo słyszę Cię Czuję i piszę, czuję, bo boli mnie Widzę i piszę, widzę gdzieś w głowie Cię Myślę i piszę, myślę, zapomnieć chcę.